Czy seniorzy mogą praktykować jogę? Mogą, a być może nawet powinni. Nazywam się Urszula Stanowska i witam na moim kursie jogi dla seniorów. Dzisiaj chciałam pokazać Wam, jak wykonać jedną z podstawowych asan, czyli pozycji jogi. Tadasana, pozycja góry. Jogę praktykujemy na macie, najlepiej boso. Ewentualnie w skarpetkach, w których nie będziemy się ślizgać. W dłuższym czasie po posiłku, żeby wykonać ta dasana, stajemy ze złączonymi stopami, tak żeby duże palce stóp i kostki stykały się. Jeżeli jest nam ciężko wytrzymać w tej pozycji, możemy lekko odsunąć nogi od siebie, utrzymując równoległe ustawienie stóp. Pozycję zaczynamy budować od równomiernego rozłożenia ciężaru ciała na stopach. Jeżeli nie jesteśmy pewni swoich odczuć, utrzymując prostą sylwetkę, kilka razy pochylmy ciało do przodu i odchylmy do tyłu. Odnajdując ten punkt, takie ustawienie, w którym ciężar ciała rozłoży się napięty i na przód stopy, czyli palce i stopie, Na tak mocnej podstawie. Budujemy pozycję, wzmacniamy mięśnie nóg przez podciągnięcie mięśni łydek i łód do góry, a przez to rzepki kolanowe również się uniosą. Chowamy przód, chowamy tył, wydłużamy kręgosłup, prostując się klatkę piersiową kierujemy do góry i w przód. Barki rolujemy, kierując je w dół i do tyłu, tak, żeby łopatki zbliżyły się. Delikatnie wyciągamy szyję, ustawiamy głowę prosto, pilnując, żeby broda nie uniosła się za wysoko, ani nie opadła w dół. Teraz oddalamy ręce od tułowia, kierując mocne dłonie w dół. Patrzymy przed siebie prosto i śmiało. Oddychając nosem, obserwujemy ciało, obserwujemy nasze odczucia i nasze reakcje na tę pozycję. Na początek oddychamy 3 do 5 razy. Kiedy już je wzmocnimy, wydłużamy czas trwania do 10-15 oddechów. Ta pozycja z pozoru łatwa i prosta pozwala obserwować naszą postawę, zauważać ewentualne wady i korygować je. Dlatego zachęcam do praktykowania jej każdego dnia. Jeżeli jest to jedyna pozycja, którą wykonujemy w danym czasie, na zakończenie wykonajmy kilka wdechów z wysokim uniesieniem rąk, wydech z ugięciem nóg, Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejne spotkania.